To jest nasze kółko Hotel Restauracja Twist W Krośnie 10 sierpień 2013 roku A tam mieszkamy gdzie A mieszkamy Tam gdzie widać balkon. I Widać ten balkon i kółeczko Żona podpowiada no, nie, nie Sam jeszcze. Tak? No w każdym razie przyjechaliśmy do Krosna na, na parę dni Co z tego nam wyjdzie? Zaraz zobaczymy.